NIEŻENCIE być, myską być. To jest stuka! Uwierzcie mi! Myską być, myską być! O, to jest stuka! Uwierzcie mi! Ha ha ha! Słowa, słowa! Słowa! Tiki, tiki, tiki! Tiki, tiki, tiki! <gry> myszką być, myszką być, to jest sztuka, uwierzcie mi! Myszką być, myszką być, to jest sztuka, uwierzcie mi! Raz ja finali jabłoni kruchy. Uh, uh, uh, myską być myską być to jest stukał, uwierzcie mi he <gry> he <gry> <gry> <gry> <gry> <gry> Kaka! Kaka! Kaka! Dlaczego pan troluje? Słucham! Dlaczego pan troluje? Ja nie troluję! To co pan robi? do Płokłatuły!